Witajcie moi kochani. Chciałam wam serdecznie podziękować za życzenia z okazji moich imienin i nadchodzących urodzin. Wszelkie wyrazy życzliwości dla mnie i moich kochani. Mamą Ty czuwałaś w związku z nadchodzącym świętem Mamy Taty. Życzę miłego odbioru. Bo mamo, Ty czuwałaś, nim na świat mnie wydałaś. Mimo tego, że cierpiałaś, Twoje życie mi oddałaś. Chcę Ci za to, chcę Ci za to podziękować, mamo. Chęci za to, chcę za to podziękować, mamo. A potem, mamo droga, zobaczyłam w Tobie Boga i choć nieraz Ty płakałaś, moje winy przebaczała przepraszam, dziś przepraszam za to wszystko, mamo. Dziś przepraszam, dziś przepraszam za to wszystko, mamo. Twoja praca, drogi tato, mądre słowa czasem mam to były lekcją prawdy życia tak potrzebną właśnie dzisiaj. Chcę Ci za to, chcę Ci za to podziękować, za to. Chcę Ci za to, chcę Ci za to podziękować, za to. że żyjemy, dziś przed nami nowa droga, więc prosimy was i Boga. Pobłogosław, pobłogosław nam na drogę, mam mamo. Pobłogosław, pobłogosław nam na drogę, mamo.